Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Witajcie! Dziś jest Wiktoria jak w większości odcinku. Dziś idziemy Dla. dziś zobaczymy. Cię mam dinozaury. Jak, jak zwykle jesteśmy w domu. No Dobra. No nie wszędzie. Ja Dobra, tutaj mamy dinozaury żeby zobaczyć jakie mają rzeczy Nie ja nagrywaj swojej! Ja nie nagrywaj Dobra, bym coś tam gadało ale nieważne Dobra, tutaj mamy margazaura, alozaura, który wygląda to jak Laptor okay? Oviraptor Ceol Ceolophis Guandondon Czas I To jest chyba Tlisalatops to tak wygląda, nie wiem? Ja zawsze widzą, że tu jest Tutaj mamy Pelodona. O to Tutaj mamy Karnotaurusa. Mamy gigantoraptora. Taki żomek. No i mamy stegozaura. A on już tam na początku i mamy Tilexa na to chyba czekaliście wik patrz Tilex. dobra tak wygląda Tilex no i jeszcze sobie zobaczymy skoro Dobra. Niech się nie odżywa. No dobra, Jakie mamy dinozaury. Ja wam życzę sobie subskrybowali kanał. No i ogólnie. Pa pa. Będziemy się nie tylko. To wleki ten pa.